Wielu z nas pragnie białej i nieskazitelnej skóry. Ostry roczny wzrost zysków z produktów do pielęgnacji skóry jest dowodem naszej obsesji na punkcie białej skóry. Wiele rzeczy może uszkodzić skórę zanieczyszczenia chemikalia i tym podobne, co powoduje przebarwienia nierówny koloryt skóry i ciemną skórę. Wielu z nas wierzy w codzienną rutynę piękna. Ale czy wiesz jakie substancje chemiczne masz w skórze? Domowe środki na wybielanie skóry. Bardzo dobrze i bardzo dobrze. Czy ziemniak jest dobry do wybielania skóry? Ziemniaki zawierają enzym katecholazy, który zmniejsza ciemne plamy przebarwienia i blizny potrądzikowe. Zawiera potas, który nawilża i nawilża skórę. Ma witaminę B6, która poprawia tworzenie nowych komórek. Obecny wapń leczy suchą skórę i chroni górną warstwę. Zawiera magnes, który zwalcza wolne rodniki, które powodują powstawanie zmarszczek. Witamina C zwiększa produkcję kolagenu. Usuwa martwą skórę i zanieczyszczenia ze skóry. Obecność łagodnych właściwości wybielających zmniejsza produkcję melaminy, obniża efekt przebarwień i skutecznie rozjaśnia skórę. Jak używać ziemniaków do wybielania skóry? Wymieniliśmy różne metody wykorzystania ziemniaków do wybielania skóry. Daj mi to co najlepsze dla Ciebie. 1. Ziemniak. Obierz ziemniaki i pokrój w plastry jeden 1-2 cala. Delikatnie masuj pokrojone ziemniaki przez kilka minut. Pozostaw sok na 15 minut i spłucz wodą. Możesz również zetrzeć ziemniaki wyciągnąć je ze skóry. Po 10 minutach spłucz wodą. Aby uzyskać dodatkowe korzyści możesz dodać szczyptę kurkumy do soku ziemniaczanego. Wyniki można osiągnąć przy codziennym użytkowaniu. 2. Ziemniak z miodem. Ta kombinacja jest odpowiednia dla osób z suchą skórą ponieważ rozjaśnia nawilża i odżywia. Sucha ziemniak i sok z ekstraktu. Wymieszaj 3 łyżki soku ziemniaczanego z 2 łyżkami miodu. Dobrze wymieszaj i nałóż tę mieszaninę na skórę. Pozostaw go na 10 do 15 minut, a następnie spłucz wodą. Postępuj zgodnie z procesem codziennie. 4. Ziemniak z pomidorem. Ta kombinacja pomaga rozjaśnić ciemne plamy i przebarwienia na skórze. Zmiksuj jeden pomidor i jeden ziemniak, aby uzyskać delikatną pastę. Zastosuj tę mieszaninę na skórze. Pozostaw go na 30 minut a następnie spłucz wodą. Śledź ten proces regularnie.